No, cześć. Na samym początku bardzo dziękuję za 25 subskrypcji. Jest to nasz... No, jeden z progów. Następny to 28, a ostatni to 30. E, nie wiem, uda się. E, myślę, że tak do końca... Do końca lutego to myślę, że się uda. Dobrze. Teraz play. I tutaj continue, dobra, poziom piąty i mamy tutaj misję, aha, no dobra, z misji to nic szczególnego jest, o kurcze Niezbyt miło mnie powitałeś Januszu jeden. Janusze nie wiedzą jak gości się wita, to goście ich też powitają niezbyt miło. Okej, okay. teraz po tego czesta idziemy. <śmiech> Przy tych poziomach już zaczynam zapominać co jest dalej. A, jest to taka muzyka. Aj! Prawie bym spadł. Dobra, ostatni skok. Okej, okay, nic ciekawego. Weźmy sobie na shotguna. Będziemy one shotować. Będzie tu robot? Nie, nie ma. Okej. Okay. Dobra, mamy zbroję. Okej. Okay. Kolejnego mamy. Koleżkę. Aj. Dobra, zrobimy mu FBI open up. I FBI open up. I misclick. Kurj, że było blisko. Nieładnie tak. Chciałem mu w trafić, ale przez skoku to nie jest takie łatwe. Dobra, co mamy w zębotronice? Hmm. Bierzemy sobie armora, to i trochę magazynków. Kurczę, jakoś słabo mi idzie na razie. A, mamy kolejkę górską. Patrzcie na to, tak w ogóle to można wepchać do środka. Skacząc. Trzeba sobie przeładować. I okej. Okay. Okej, okay, łatwo z nimi, jak na razie. Co my mamy tutaj? Nie doskoczymy, no ludy. Co jest gran? Nie, nie doskoczymy, dobra. Okej, okay, mamy... Kurczę, nie spodziewałam się go. Dobra, mamy najazd. Ząbotron to jest ta jedynka, to jest chyba gra 2011. Okej. Okay. Hmm. Oj, robi się nieprzyjemnie. Dobra. Co my tutaj mamy? Mamy tutaj tylko tronikę I chyba nic ciekawego w niej. O, mamy ten granatnik, ale on aż 70 kosztuje. O ludy. Nie, dziękuję. O, patrzcie. A nie, to, to nie w tej części tak się da. To chyba w dwójce. O, kurczę. O, mamy kolejne osiągnięcie. Big money. Fajnie. Dobra, bierzemy maszynowe i... A, tutaj będą roboty. Tą sobie rozwalimy. I podprowadzimy. Nie, nie uda nam się podprowadzić. Mało amunicji mamy. No właśnie, już nie mamy. Przy większej ilości robotów są już oni tacy trudni do pokonania przy większej ilości. Dobra. W każdej szanącej się Strzelance powinny być zaliczane headshot'y. I... O! Fajnie. Mission accomplished. Dziesiąty level jakiś. Okej. Okay. Co my mamy tutaj? Tutaj jest, to jest kolejny secret, czy to jest zwykły? To jest zwykły. A nie, jednak Secret. Trzeba tam rozwalić. Shotgana nie mamy. O, dziesiątkę. Zdaje się, że to jest koniec poziomu. No. Także jeżeli wam się spodobało, to zostawcie lajka, dwa lajki to dwa odcinki jutro i te lajki muszą być podczas premiery. No to ja się z wami żegnam, jak zwykle to jest o 18:00. jutro też o 18:00. jeżeli będą dwa lajki to drugi film o 19:00. Ja się z wami żegnam, cześć.